żaglowiec w ostatni wypływa rejs na drugą stronę gdzie brzegi łagodne, bezpieczne ubogie wrafy koralowe wiatr leniwie Żagle wypełnia płuca nabierają powietrza, bez pośpiechu sił się z morzem tak będziemy tam przed czasem, a wam grają w Starą wierną towarzyszkę podróży. A wandy grają w szantę starą, tak smutną, że niebo się chmurzy. Hej żeglarzu Mewy cię żegnają Bo już dalej strach im lecieć Tak samemu Trzeba odejść Bez oglądania się za siebie Sternik niby Całkiem od niechcenia Ster wciąż w dłoni jeszcze trzyma I czuje jak woda łagodnie bulgocząc pod kilem przepływa A Pierną towarzyszkę podróży. A grają szandę starą Tak smutną, że niebo się chmurzy. Gdy opadnie trak, zejdzie na ląd, Nogi żadne tam nie stały. I z piersi pełnej wypuści wiatr. Oddychać żadne przestały. Awanty grają. Szantę starą, wierną towarzyszkę podróży. A wandy grają. Szantę starą. Tak smutną, że niebo się chmurzy. Ciężkę podróży Awanty grają w szantę starą Tak smutną, że niebo się chmurzy